Ruskim, z kimkolwiek innym. No to skoro już proponujesz, to ja myślę, że możemy coś stworzyć razem. Czemu nie? Zrobimy duet. Okay. <laughs> <Jakiś> z przyjemnością. <laughs> tak naprawdę to. Dlaczego Tim Fabian? Dlatego, że spodobał mi się szalenie utwór, który zrobili w duetie z Bernadetą Kowalską. Pomyślałam, że napiszę. A co? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. <laughs> Dokła dokładnie, dokładnie też e, tak jest. Czyli e, ty zwróciłaś się do Tima, team, e, i jaka była jego reakcja? Tim bezproblemowy oczywiście, z przyjemnością. E, natychmiast odpowiedział, że jak najbardziej e, nagraliśmy, ja nagrałam w studio w Łodzi, Tim Fabian w innym studio chyba. Stopu. nie pamiętam dokładnie, ale tak później złożyliśmy to razem, bo mix i mastering oczywiście i tak powstał kolorowy świat. Czyli tak trochę światową, kiedy to artyści są w dwóch <śmiech> różnych miejscach, a tworzą jeden wspólny hit. No tak, szczególnie też trudno byłoby nam to zorganizować, po pierwsze pandemia, a po drugie Team Fabian mieszka w Niemczech, więc